Old Meldrum i daleko Aberdeen w Szkocji, King Street w okolicach numeru 11. takie to tutaj ciekawe domeczki bardzo prawdopodobne, że pamiętają jeszcze czasy sprzed z zeszłego wieku a tak wygląda King Street w Old Meldrum na górze Mewy stoję w okolicy numeru 11 Gdzieś tam dalej jest destylarnia whisky King Street Jestem na rogu King Street i Destillery Road i w końcu doszedłem do Glen Garioch Garioch Distillery Tutaj jeszcze King Street A tutaj jest ta gorzelnia Co mi z tego wyjdzie? Lepiej nie igrać ze szkocką whisky A tak wygląda okolica domki malutkie typu cottage a gorzelnia wygląda tak a tutaj witają w distillery visitor center